O jest na dole? Na dole? No, pomachajcie, zobaczcie, machają wam strażacy. Gosza, pomachaj ładnie. O. To dla was, strażacy drogi. Ej! O, o,